Kolejny, szósty etap, nazywa się doświadczaniem pięknej nimitty. Osiąga się go wówczas, gdy odpuści się ciało, myśli i pięć zmysłów, włączając w to uważność oddechu, tak kompletnie, że pozostaje tylko piękna nimitta. Czasami, gdy pojawia się pierwsza nimitta, może się wydać przygłuszona. W takim przypadku należy natychmiast wrócić do poprzedniego etapu medytacji. Ciągłej, cichej uważności pięknego oddechu. Zbyt szybko przeszedłeś na nimittę. Czasami nimitta jest jasna, ale niestabilna. Miga i błyska się jak latarnia morska, a następnie znika. To również pokazuje, że zbyt wcześnie opuściłeś oddech. Musisz być w stanie utrzymać swoją uwagę z łatwością na pięknym oddechu przez długi czas, zanim umysł będzie w stanie utrzymać przejrzystą uwagę na znacznie subtelniejszym obiekcie, jakim jest nimi tam. Tak więc ćwicz swój umysł na pięknym oddechu, praktykując cierpliwie i rzetelnie a gdy nadejdzie czas, aby przejść na nimittę, będzie ona jasna, stabilna i łatwa do utrzymania. Głównym powodem, dla którego nimitta może przejawić się jako przytłumiona, jest to, że poziom zadowolenia jest zbyt mały. Wciąż czegoś chcesz. Zwykle jest to chcenie jasnej nimity albo chcenie Dziany Pamiętaj, bo to bardzo ważne, Dziany są stanami odpuszczania niezwykle głębokiego zadowolenia. Tak więc oddal od siebie głodny umysł, rozwiń zadowolenie związane z pięknym oddechem, a wtedy nimitta i dziany pojawią się samoczynnie. Innymi słowy, Powodem, dla którego nimitta może być niestabilna, jest fakt, że wykonawca po prostu nie może przestać się wtrącać. Tym wykonawcą jest tak zwany kontroler, kierowca na tylnym siedzeniu, nieustannie angażujący się tam, gdzie nie powinien, burzący wszystko. Podczas tego rodzaju medytacji chodzi o naturalny proces dochodzenia do uspokojenia, i jedyne, czego się wymaga, to byś Ty usunął się z drogi. Głęboka medytacja pojawia się tylko wtedy, gdy naprawdę potrafisz odpuszczać. A to oznacza prawdziwe odpuszczanie do takiego stopnia, że proces staje się niedostępny dla wykonawcy. Umiejętnym sposobem osiągnięcia takiej głębi odpuszczania jest w pełni świadomy dar zawierzenia przerwi Przerwij milczenie jeszcze tylko na jeden moment, bardzo delikatnie, wyszeptując wewnątrz w swoim umyśle, że pokładasz pełne zaufanie w nimitcie, tak, że sprawca może porzucić wszelką kontrolę i po prostu zniknąć. Umysł reprezentowany przed tobą jako nimitta przejmie proces w momencie, gdy będziesz patrzył na wszystko, co się dzieje. Nie musisz już wtedy nic robić, ponieważ intensywne piękno nimitty potrafi bez twojej pomocy zręcznie przyciągnąć uwagę. Uważaj jednak, by nie tworzyć własnych ocen, Pytania takie jak Co to jest? Czy to dziany, Co mam zrobić? I tak dalej. Są działaniami sprawcy, których chce się ponownie zaangażować. Takie działanie będzie przeszkadzać. Możesz dokonać oceny tego wszystkiego w momencie, gdy podróż dobiegnie końca. Tak jak dobry naukowiec, który analizuje wyniki eksperymentu na końcu dopiero gdy zgromadzi wszystkie dane. Zatem w tym momencie nie oceniaj i nie staraj się wszystkiego zrozumieć. Nie ma potrzeby, aby zwracać uwagę na brzegi nimity. Czy to jest okrągłe, czy może owalne, czy krawędzie są gładkie, czy poszarpane. To wszystko jest niepotrzebne i prowadzi tylko do rozróżniania większego dualizmu tego, co wewnątrz i na zewnątrz oraz do innych zakłóceń. Ich umysł podąża, gdzie chce. Zwykle będzie to środek nimity. Takie centrum to miejsce, gdzie ujawnia się najpiękniejsza część, gdzie światło jest najjaśniejsze i czyste. Puść! Po prostu ciesz się jazdą. Gdy uwaga zacznie być wciągana do środka i zacznie wpadać w samo centrum, lub gdy światło zacznie rozszerzać się, otaczając Cię całkowicie, jest to w istocie jedno i to samo doświadczenie, postrzegane z różnych perspektyw. Niech umysł zleje się z błogością. Niech siódmy etap tej drogi medytacyjnej, czyli pierwsza dziana wreszcie się pojawi. Istnieją dwie główne przeszkody przy wejściu w dziany. Radosne uniesienie i strach. Radość może stać się podekscytowaniem. Jeżeli umysł w tym momencie pomyśli, och, to jest to, pojawienie się w dziany będzie mało prawdopodobne. Ta reakcja, och, powinna być stonowana na rzecz absolutnej pasywności. Może zostawić wszystkie ochy do momentu wyjścia z dziany, gdzie ich należyte miejsce. Jednak bardziej prawdopodobną przeszkodą może okazać się strach. Strach pojawia się wtedy, gdy ktoś zda sobie sprawę z potężnej mocy i błogości dziany, bądź też uświadomi sobie fakt, że wchodząc w dzianę, należy coś jeszcze pozostawić siebie samego. Ten wykonawca przed samym wejściem w dziany nie musi oznajmiać komentarzami swojej obecności, ale jest tam nadal. Wewnątrz dziany natomiast sprawca całkowicie zanika. Ten, który rozpoznaje, nadal funkcjonuje, to znaczy... Jesteś w pełni świadomy, ale wszelka kontrola jest teraz poza Twoim zasięgiem. Nie można nawet sformułować pojedynczej myśli, nie mówiąc już o podejmowaniu decyzji. Natomiast wola jest w bezruchu, co dla niektórych może wydać się straszne. Nigdy w całym swoim życiu nie doświadczyłeś takiego pozbawienia wszelkiej kontroli, Jednocześnie jednak doznając takiej pełni obudzenia. Ta obawa to strach przed oddaniem czegoś bardzo osobistego, czym jest wola działania. Ten strach można przezwyciężyć poprzez zaufanie naukom Buddy, jak też poprzez zachwyt spowodowany błogością, która jest w zasięgu wzroku, co można potraktować jako rodzaj nagrody. Błogosławiony zwykł mawiać że przyjemność zrodzona z działan powinna być podejmowana, powinna być doskonalona, powinna być praktykowana, nie powinno jej się bać. Więc zanim pojawi się strach, zaufaj w pełni tej błogości i utrzymaj wiarę w nauki Buddy, mając jednocześnie przykład w postaci wszystkich szlachetnych uczniów. Miej silne przekonanie o prawdziwości damy tak by dziany mogły objąć Cię bezwysiłkowym, bezcielesnym, bezegoistycznym, błogim doświadczeniem, które z pewnością będzie najcenniejsze w Twoim życiu. Miej odwagę, aby oddać pełną kontrolę na pewien czas, tak byś mógł tego w pełni doświadczyć.